i uczyłby tak ludzi Ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim A kto je wypełnia i uczy wypełniać Ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim Prawo Boże jest wieczne Na wieki trwa Jego Słowo Nic z tego, co zapisane na kartach Biblii Zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu Nie traci na swojej aktualności Mijają wieki Przemijają pokolenia, a Słowo Boże jest ciągle aktualne. Są w Biblii takie proroctwa, które wypełniają się na naszych oczach. Są takie, których wypełnienia jeszcze oczekujemy. Zdecydowana większość proroctw biblijnych wypełniła się już. Prawo i prorocy zapowiadają Mesjasza. Słowa tych proroctw w stu procentach wypełniły się w osobie Jezusa Chrystusa. To aż niebywałe, że Stary Testament z taką precyzją na kilka wieków przed narodzinami Jezusa opowiada już o Jego misji. Wszystko przemija. Ziemia i słońce także kiedyś przeminą, ale Słowo Boże będzie trwało wiecznie. Jota to najmniejsza litera alfabetu hebrajskiego. Wygląda dosłownie jak przecinek. Jezus chce zwrócić naszą uwagę na to, że w Biblii ma wszystko swoje znaczenie, nawet przysłowiowy przecinek. Niczego nie wolno nam zlekceważyć, pominąć lub zmienić. Skoro słowo biblijne wypełniło się w życiu Jezusa, to potrzeba, aby wypełniło się także w naszym życiu. Budujmy naszą codzienność na trwałym fundamencie, na fundamencie Słowa Bożego, które jest wieczne, a wtedy spełnią się również i te Słowa Jezusa. Kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim.